Transakcyjny SQL stanowi rozszerzenie języka SQL stosowane dla serwerów Microsoft SQL Server. Umożliwia budowę takich konstrukcji jak pętle, instrukcje warunkowe czy zmienne. Transakcyjnego SQL używa się do tworzenia wyzwalaczy, procedur i funkcji składowanych w bazie. Znajomość tego rozszerzenia daje ogromne możliwości programistom sql -a. Przydaje się bowiem podczas tworzenia analiz biznesowych, generowania raportów oraz wszelkiego rodzaju statystyk. Przede wszystkim jednak do kontrolowania poprawności działania bazy danych. Co Cię czeka podczas szkolenia? TSQL – Kurs wideo. Wykorzystanie baz danych przy użyciu niekonwencjonalnych rozwiązań, sztuczki i gotowe rozwiązania. Nauczysz się m.in. korzystania z procedur i funkcji oraz stosowania wyzwalaczy. W trakcie kursu będziesz pracować z kursorami. Opanujesz także tworzenie widoków. Dowiesz się, jak efektywnie używać tabel. Wdrożysz się w tematykę stosowania w SQL-u elementów XML, zgłębisz zagadnienie kontrolowania transakcji, a na koniec poznasz kilka przydatnych dodatków, których stosowanie przyspieszy i usprawni działanie na bazie danych. Zatem do dzieła!